Witam Państwa serdecznie w dniu 2 marca 2023 roku o godzinie 12 na 68 sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam zdalnie Pana Mecenasa, wszystkich Naczelników Referatów i Dyrektorów Jednostek. Szanowni Państwo, na początek proszę o potwierdzenie kworum. Pani Ewa jeszcze Jest. Stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram 68. sesję Rady Miejskiej w Kowarach. W dzisiejszym na początku zapoznam państwa z proponowanym porządkiem obrad. I tak w punkcie pierwszym, otwarcie sesji, w punkcie drugim, przyjęcie porządku obrad, w punkcie trzecim, informacja z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach, w punkcie czwartym, informacja przedstawiciela Gminy Kowary w Związku Gmin Karkonoskich, w punkcie piątym, pytania, interpelacje, w punkcie szóstym, rozpatrzenie projektu uchwały, w podpunkcie a w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kowary, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, w punkcie b w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w ściekowych w instalacjach przydomowych, oczyszczania ścieków i transportu nieczystości ciekłych. W podpunkcie C projekt uchwały z autopoprawką w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Gowary. W podpunkcie D również projekt uchwały z autopoprawką w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miejskiej Kowary oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pod punkcie E również projekt uchwały za autopoprawką w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Pod punkcie E w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora zarządu eksploatacji komunalnych zasobów komunalnych w Kowarach. Pod punkcie G w sprawie zwolnienia zarządu eksploatacji zasobów komunalnych w Kowarach z obowiązku wpłaty na środków obrotowych do budżetu gminy miejskiej Kowary. W podpunkcie H również projekt z poprawką w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2023 rok. W podpunkcie i w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy miejskiej Kowary punkt 7 sprawozdanie burmistrza miasta Kowary, punkt 8 sprawy różne, punkt 9 zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Yy, tak. Proszę bardzo. Yy, proszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 6i, to jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Miejskiej Kowary. Tutaj do momentu sesji uzyskaliśmy stosownych opinii od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oraz proszę o wprowadzenie do porządku obrad punktu 6 i to jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w mieście Kowary. Ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś uwagi? Nie widzę, w związku z tym zapoznam Państwa z nowym e, proponowanym porządkiem obrad. I tak, w punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad, w punkcie trzecim informacje z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kowarach, w punkcie czwartym informacje przedstawiciela gminy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 Oraz opróżniania zbiorników bezodpuchowych lub osadników ściekowych w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. W podpunkcie C projekt z autopoprawką w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kowary. W podpunkcie D projekt uchwały z autopoprawką w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W podpunkcie E również projekt z autopoprawką w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty i stawki opłaty za pojemnik. W podpunkcie E w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora zarządu o eksploatacji zasobów komunalnych w Kowarach. W podpunkcie G w sprawie zwolnienia zarządu o eksploatacji zasobów komunalnych w Kowarach o płaty wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Kowary. W podpunkcie H również projekt z autopoprawką, w sprawie zmianą uchwały budżetowej miasta Kowary na 2023 rok. W podpunkcie J w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w mieście Kowary. i Punkt 7 sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary, punkt 8 sprawy różne i punkt 9 zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. że Rada Miejska w Gowarach jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego, czyli do informacji z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Gowarach. Tak, w dniu wczorajszym odbyła się 44. Komisja Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, na której rozpatrywano pisma zadekretowane do prac komisji. 1 lutego, przepraszam, przepraszam, 1 lutego. 9 lutego odbyła się 407 Komisja Oświaty Sportu i Turystyki, na którym też omawiano pisma skierowane do prac Komisji. Również 9 lutego e, odbyła się 31 Komisja do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji, na której omawiano skargę e, na dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych. 27 lutego odbyła się 89 Komisja Budżetowo-Gospodarcza, na której. Omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnienie zbiorników bezodpływowych lub osadników ściekowych przy domowych oczyszczalni i transportu tych nieczystości. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w naszej gminie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty, stawki i opłaty za pojemnik, w sprawie zwolnienia zarządu eksploatacji usług komunalnych w kowarach z obowiązków wpłaty nadwyżki na rzecz gminy miejskiej, kowary, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na ten rok, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w naszej gminie również 27 Lutego odbyła się 45. Komisja Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, na którym omawiano projekt na dzisiejszą sesję w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem zarządcą jest Gmina Miejska Kowary, udostępnionych dla operatorów, w oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W dniu wczorajszym odbyła się 90. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, na której omawiano e, projekty uchwał e, na dzisiejszą sesję w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi, e, składanych przez właścicieli nieruchomości i w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i, stawki opłaty Mam serdeczną prośbę, żeby ktoś z Państwa wyłączył mikrofon. Bo... Proszę. Panie mecenasie, jakby Pan mógł wyłączyć mikrofon, bo gdzieś tam dźwięki nas dochodzą. No, dziękuję. W dniu dzisiejszym odbyła się 32. Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji i na której omówiono pisma, które wpłynęły do prac Komisji, omówiono również projekty uchwały na dzisiejszą sesję w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Eksploatacji Sołów Komunalnych. Ktoś z Państwa ma jakieś pytania do sprawozdania z prac Komisji? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do do punktu czwartego porządku obrad, czyli do informacji przedstawiciela Gminy Kowary związku gminy Pani Dąbrowski. Szanowni Państwo, sesja zgromadzenia odbyła się 7 lutego. Sesja dotyczyła zmian w budżecie, zmian w prognozie finansowej. Zgromadzenie również zatwierdziło, przyjęło sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2022 i przyjęło plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023. Jeszcze mam takie trzy wiadomości takie na bieżąco. Otóż 1 marca nastąpiło podpisanie umowy z firmą Prefabrykat na budowę linii, na budowę hali przepraszam na odpady zmieszane, a co się z tym wiąże? Na poprawę czystości powietrza na pewno, a poza tym na poprawę całego przebiegu procesu technologicznego. Wiadomo odpady są suche czyli nastąpiło to już 1 marca, czyli praktycznie wczoraj. Od 1 czerwca inwestor ten sam wchodzi na budowę e, terenu modernizacji i przebudowy pałacu. Obecnie trwają e, rozmowy z konserwatorem. Jest to wszystko dopinane już, żeby praktycznie 1 czerwca mógł wejść, a pracownicy już przygotowują się do przeprowadzki. I po dzisiejszej rozmowie z panem dyrektorem, również pan dyrektor prosił, żeby przekazać państwu, że gmina Kowary Osiągnęła poziom segregacji na wysokości 25%. A co za tym idzie? Możemy spać spokojnie, bo nie grożą nam jakieś kary upomnienia, wyjaśnienia itd. i tak i dalej. Sądził też, że w dużej mierze do tego przyczyniło się to, że jako Związek Mikarturowski zostały zakupione pojemniki na bioodpady i rozdane mieszkańcom. W jakiś tam sposób to się też przyczyniło do tego, że ten poziom segregacji jest właśnie taki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Tadeuszu, czy ktoś z Państwa ma pytania? Panie Tadeuszu, ponieważ nasz Pan reprezentuje w związku gmin Karkonoskich i chciałem się dowiedzieć, czy istnieje możliwość pozyskania informacji za rok 2022 tej spółki prawa handlowego, która funkcjonuje w tym systemie? Znaczy ja rozmawiałem już tutaj z panią przewodniczącą Komisji Komunalnej, że na przyszłe y, spotkanie komisji zaprosilibyśmy dyrektora i dyrektora bardzo myślę, że... Dziękuję. To pytanie to dziękuję. I to Ja przekażę wcześniej to, to, to zgłoszone <grym> przez pana pytanie, żeby się do tego przygotował i sprecyzujemy je jeszcze dokładnie i przekażemy. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa ma pytania? Pana Mateusza? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu piątego porządku obrad, czyli do pytań interpelacji. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zadać pytanie, bądź złożyć interpelację? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu szóstego porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektu uchwał. I tak przechodzimy do podpunktu A, czyli do projektu uchwały w sprawie określenia przed określenia przystanków komunikacyjnych, w których właścicielem jest nasza gmina, udostępnionych dla operatorów przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Ktoś z Państwa chciałby coś powiedzieć w sprawie tej uchwały? Projektu uchwały, przepraszam. <śmiech> ja rozumiem, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Ładu. Tak, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały.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 numer 43, łamane przez 271, łamane przez 21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem zarządzającym jest Gmina Miejska Kowary, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Paragraf 5 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła e, uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest nasza gmina, udostępnionych dla operatorów przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W związku z tym przechodzimy do e, pod punktu B. E, punktu 6, czyli do projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodgłowowych lub osadników ściekowych w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Ktoś z Państwa by chciał zabrać głos w sprawie tej, tej, tej uchwały? Nie widzę. To jest uchwała, można powiedzieć czysto techniczna, spoczywa nas obowiązek aktualizacji maksymalnej ceny jaką firmę odbierające od mieszkańców naszej gminy, tych którzy nie są przyłączeni jeszcze do systemu i mają własne szamba, czy też oczyszczalnie ścieków, żeby określić maksymalną cenę jaką za te usługi te firmy będą mogły naliczać. I tak przytoczę Państwu Treść uchwały uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz obrożenia zbiorników bezodgórowych lub osadników ściekowych w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu e, nieczystości ciekłych. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach pierwszym, drugim, Trzecim wraz z załącznikami w paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Wielku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum. I proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach przyjęła uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę odbioru odpadów komunalnych i zbiorników wyzodpływowych, osadników i przydomowych oczyszczalni i ścieków oraz transportu nieczystości stosunkiem głosów 10 za, 1 przeciw. W związku z tym przechodzimy do podpunktu C. Punktu 6, czyli do Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kowary. Zaznaczam tylko, że poprzedni projekt uchwały, jak i ten, który w tej chwili będziemy głosować, był pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą. Eee, I tak czy to jest podpunkt C Czy ktoś z Państwa chciałby tutaj zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady w Kowarach z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Miejskiej Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze, Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach pierwszym, drugim wraz z załącznikami. W paragrafie trzecim traci moc uchwała nr 59 łamane przez 363 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 20 września 2022 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kowary wraz z późniejszymi zmianami. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie po uchwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia porządku regulaminu utrzymania czystości i porządku. E, przepraszam. Uchwałę w sprawie, uchwa, w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej e, Kowary. W związku z tym przechodzimy do podpunktu D, czyli do projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminy Miejskiej Kowary no, oraz warunków i trybu składania deklaracji za płatą środków komunikacji elektronicznej. Czy tutaj ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę.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 wraz z załącznikami. W paragrafie drugim traci moc uchwała nr 20 łamane przez 130 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W paragrafie trzecim wykonaniu uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie czwartym w punkcie pierwszym uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W punkcie drugim uchwała Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku. Proszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. Naszej gminy składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym przechodzimy do podpunktu E. Punktu 6, czyli do projektu uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Czy tutaj ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę.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 jego wraz z załącznikami w paragrafie trzecim traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 marca ubiegłego roku nr 52 łamane przez 327 przez 22 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik z późniejszymi zmianami. W paragrafie czwartym wykonaniu uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie piątym w punkcie pierwszym uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W punkcie drugim uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia. 2023 roku. E, proszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach przyjęła uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik stosunkiem głosów 8 za 2 przeciw, 1 wstrzymujący się. W związku z powyższym przechodzimy do, podpunktu F, punktu 6, czyli do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach. Czy tutaj ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały.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 W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach, zobowiązując go do poinformowania osoby skarżącej o treści podjętej uchwały. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Jeszcze pan tak stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Eksploatacji Złowów Komunalnych w Kowarach. W związku Z powyższym przechodzimy do podpunktu G. E, punktu 6, czyli do projektu uchwały w sprawie zwolnienia Zarządu Eksploatacji Złowów Komunalnych w Kowarach za, z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Kowary. Czy tutaj ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo ja napisów. tylko chciałem się dowiedzieć, jaka to jest kwota tych środków obrotowych. Czy, czy ja udzielę panu odpowiedzi? A, już pani skarbnik ja. odpowiedzi, tak? Jest to kwota 194 i zł. Proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie zwolnienia zarządu eksploatacji z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zwolnienia zarządu eksploatacji zasobów komunalnych w Kowarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Miejskiej Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Zwalnia się zarząd eksploatacji zasobów komunalnych w Kowarach z obowiązku wpłaty do budżetu gminy Miejskiej Kowary nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego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 uchwałę w sprawie zwolnienia Zarządu Eksploatacji Słów Komunalnych w Kowarach z obowiązku wpłaty na nadwyżki środków powrotowych do budżetu naszej gminy. W związku z tym przechodzimy do podpunktu H, punktu szóstego, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2023 rok. Czy tutaj ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetową. W związku z tym hmm, przytoczę Państwu treść uchwały. Może ktoś Nie, nie widzę. Eee, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2023 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach od pierwszego do 8 wraz z załącznikami. W paragrafie 9 wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie 10 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej naszego miasta na 2023 rok, w związku z powyższym przechodzimy do podpunktu J. uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu dolnośląskiemu. Chodzi o zadanie przebudowa drogi wojewódzkiej numer 366 w zakresie chodnika w mieście Kowary. Zadanie będzie sfinansowane w 30% z budżetu gminy miejskiej Kowary. Na chwilę obecną jest to szacunkowa kwota 271 768 zł. Województwo dolnośląskie wyżej wymienione zadanie będzie finansowało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 Wiedząc, Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w mieście Kowary. W związku z tym wyczerpaliśmy e, punkt 6 porządku obrad, czyli wszystkie projekty uchwał. Przechodzimy do punktu 7, czyli do sprawozdania Burmistrza Miasta Kowary. Proszę bardzo.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 Szanowni Państwo, całe rozliczenie pracy urzędu i jednostek organizacyjnych dostaliście Państwo w formie pisemnej na e-sesji. Ja jednak zwró chciałabym zwrócić na kilka elementów uwagę, bo myślę, że to będzie ciekawa informacja i dla Państwa i dla osób nas słuchających, dla mieszkańców. Pierwsza sprawa, 18 marca w Kowarach odbędzie się polarna wyprawa Zuchów czyli będzie prawie 800 małych mieszkańców z Dolnego Śląska, którzy będą tutaj z, w ramach ZHP zwiedzali kowary. Jest to jedna z form promocji miasta. Wszystkie zuchy dostaną informacje o kowarach po to, żeby później do domu wróciły i rodziców zachęcili do zwiedzania. Wszystko odbywa się w, przy SP1 w szkole 1C na Orliku plus będzie to na, przy urzędzie i wzdłuż ulicy 1 Maja. Tego dnia nie będzie możliwości korzystania od urzędu do mniej więcej kościoła. Ta część drogi będzie zamknięta, tam będą trzy punkty takiej wyprawy polarnej. W sumie będzie ich siedem, jeden będzie na muszli koncertowej. Chcemy, żeby dzieci poznały tu kowary, to ma być poprzez zabawę, ale myślę, że warto. Będzie stu dorosłych opiekunów, będzie również kowarski koń chodził tutaj po, po kowarach, jeden z ZHP, z uczestników ZHP. Także myślę, że będzie to fajne takie przedsięwzięcie. Kolejna rzecz. Kilka dni temu były dość poważne rozmowy prowadzone z Tauronem w sprawie Krzaczyny. W związku z tym, że jest dość intensywna rozbudowa przy ulicy Malinowej i w związku z tym, że w Krzaczynie następował intensywny spadek napięcia na oświetleniu, ale i też w domach. Występowaliśmy wcześniej, na szczęście w tej chwili oni już przyszli z tym tematem do nas, że mogą postawić nowe trafo. W tej chwili negocjujemy gdzie to trafo miałoby stanąć, ono by sta, stanęło w, przy drodze wojewódzkiej, bo to jest pierwszy element trafo, bo drugie musi przy Malinowej stanąć. Niemniej jednak to się będzie wiązało w przyszłym roku z projektem i z inwestycją związaną z przełączeniem obecnego oświ części oświetlenia na już według nowych zasad. Informuję, bo to i mieszkańców interesuje, i Państwa jako radnych, bo Państwo decydujecie o e, później środkach finansowych. Również informuję Państwa, że 8 lutego odbyło się spotkanie noworoczne, które wspólnie z Panem Przewodniczącym prowadziliśmy. Było ponad 200 osób, które przyszły, bardzo dużo mieszkańców. Była tam prezentacja tego, co zrobiliśmy w 2022 roku i to, co planujemy na 2023 rok. Po sesji uprzejmie proszę o pozostanie. Chcielibyśmy państwu krótki film pokazać tym, którzy nie byli, nie mogli, być, jak wygląda, wyglądały kowary w 2022 roku. Z przyjemnością stwierdzam, że ludzie, którzy są naszymi mieszkańcami wychodząc, byli bardzo zaskoczeni, że tyle działań było robionych, nie zdawali sobie z tego sprawy. Również informuję, to dla mieszkańców Izerskiej jest ważna wiadomość, że w końcu po piątym przetargu y, został rozstrzygnięty przetarg i y, ulica Izerska y, dzięki Państwu, dzięki y, temu, że firma y, z firmą podpiszemy umowę, będzie wykonawca i będziemy realizować. Z tym, że ulicę będziemy realizować y, dwuetapowo. Pierwszy etap to będzie zerwanie nawierzchni, drugi etap to jest wejście y, y, KSWIK-u tam gdzie są przyłącza do wymiany, żeby wymienić, i później dopiero założenie kostki, żeby już tam nie było wielkich awarii, ale nie ma dwóch zasów, tak jak z tego, co się zorientowaliśmy, i w związku z tym trzeba będzie to zrobić. No i kolejna rzecz, Bielarska. Wygraliśmy projekt na Bielarską. Jako jedyni w powiecie karkonoskim. dostaliśmy pieniądze, dostaliśmy 60%. 797 676 zł o to na Bielarską. W związku z tym szykujemy w tej chwili dokumenty do podpisania porozumienia z marszałkiem co do realizacji tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie będzie również realizowane, podobnie jak Izerska, z tym, że musi być w ten sposób realizowane, bo na Bielarskiej tam to, że dziura dziurą pogania i łata łatą pogania, to jest jedno, ale tam większość awarii to są właśnie awarie wodociągowe i kanalowe kanalizacyjne Sieć, która jest była tak ułożona, że te ciężkie samochody, które tam jeździły, po prostu ją non stop, mimo że ona jest głęboko, uszkadzały. Tam nie ma zasów. Jest problem na przykład na Witosa. Jeżeli coś się stanie na Witosa, to nie ma wody całe osiedle, łącznie z rzemieślniczym, bo nie ma zasów zrobionych. I w związku z tym myśmy dość długo rozmowy prowadzili z KSWiKiem, żeby jednak w tej chwili nie odcinać całe osiedla, tylko odcinać poszczególne ulice. W związku z tym tam będą oni te swoje prace robili i po zrobieniu tych prac będą prace na ulicy robione. Również Państwa informuję, tych którzy nie, nie czytali, ani nie widzieli, od ostatniej sesji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Orkiestra organizowana przez Milanos i przez wszystkie jednostki organizacyjne miasta, a szczególnie przed ZSO, którym wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za to. Zebraliśmy w tym roku ponad 40 tysięcy złotych. Pieniążki trafiły na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przypomnę tylko, że pieniądze będą przed znaczone na sepsę. Walkę z sepsą to taki, no, no niestety dość często występuje. I kolejna informacja. Kilka dni temu mieliśmy przyjemność gościć marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, który był z wiceprzewodniczącym, z Markiem Obrębalskim i prezesem karu Hubertem Papajem. Rozmawialiśmy na temat inwestycji drogowych bardzo mnie, ale wiem, że i Państwu również nie podobają nam się przeprowadzone inwestycje wzdłuż drogi do Mysłakowic. Ona jest bardzo długo, w tej chwili praktycznie mało przejezdna. Jeżeli ktoś ma samochód niski, to nie jest w stanie tą drogą przejechać, musi jechać na okrągło. Zwracaliśmy się z prośbą o jednak przyspieszenie. No Pogoda nie pozwala w tej chwili na, na działanie tam na tej drodze, ale o przyspieszenie działań, bo to jest bardzo długa inwestycja, a nie jest w rzeczywistości długim odcinkiem, tylko no jest tak przeprowadzana jak jest. To jest jeden temat, który był poruszany, drugi temat, który był poruszany to jest rondo. Chciałabym, żeby pan marszałek i tu będzie spotkanie w tym temacie, żeby przyspieszył realizację rondo na Wojków, żeby to rondo jednak zaczęło powstawać w tym roku, a nie jak my bypass zrobimy, ten dotyczący chodnika przy zamkowej, dopiero później rondo, bo to się wydłuża o kolejny rok czasu, chcielibyśmy, żeby jednak wcześniej przeprowadzili. Powiedział, że przeanalizują to, mamy dostać zaproszenie za tydzień czy dwa tygodnie tam do niego, żeby ten temat y, przedyskutować. Również dyskutowaliśmy na temat drogi y, do Karpacza, bo to jest droga, przy której chciałabym, żeby jak najszybciej powstał y, y, chodnik do y, Krzaczyny, y, ale również jest kwestia przebicia przez y, wiadukt przejścia i tutaj na ten temat rozmawialiśmy, jak to będzie przebiegało i mamy zgodę, żeby zrobić wspólne spotkanie, na które przyjedzie marszałek z DSDK i żebyśmy na ten temat porozmawiali. W związku z tym, że moim zdaniem zbyt często dochodzi do wypadków na ulicy Jeleniogórskiej i Wojewódzkiej, czyli Karkonoskiej, poprosiłam, żeby marszałek zainterweniował i jednak przyjrzał się temu, czy nie można by było zrobić tam sygnalizacji świetnej lub jakoś inaczej rozwiązać problem tej drogi. Ja wiem, że tam jest kilka skrzyżowań, których tak na bieżąco my sobie nie zdajemy sprawy, ale to jest skrzyżowanie i z tą drogą na policję i z ogrodową. Jest kilka skrzyżowań w bardzo krótkim czasie takim miejscu, ale no jest to szczególnie niebezpieczne miejsce i chciałabym, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć to miejsce, żeby jednak tych awarii i tych wypadków nie było, bo przejechać dla zwykłego śmiertelnika, który tam za tą kierownicą nie jest za często z ulicy Jeleniogórskiej z jednej strony na drugą przez Wojewódzką jest naprawdę trudno i trzeba po prostu mieć dużą umiejętność przejeżdżania, żeby zauważyć z każdej strony samochód. Przesłaliśmy również Państwu informacje na temat środków, które chcemy realizować w zycie, które chcemy realizować z tych kolejnych rozdań. To są duże środki. Jednym z ważnych środków to są pieniądze na rewitalizację wszelkiego rodzaju obiektów naszych, tych mieszkalnych, czyli dla wspólnot mieszkaniowych. Bardzo mi zależy na tym, żeby te pieniądze pozyskać. Pierwszy etap mamy zrealizowanych, kilkanaście domów zyskało nową elewację. W tej chwili chciałabym, żeby kolejne y, takie przedsięwzięcie było realizowane. Oczywiście ono nie będzie realizowane w tym roku czy w przyszłym, tylko za dwa lata, ale trzeba o tym mówić, żeby te pieniądze zostały zapisane, bo przypomnę tylko, że rozdanie jest do 2027. W związku z tym, jeżeli teraz nie zgłosimy, to ono później po prostu by nie weszło. No i ostatni temat, o którym chciałabym powiedzieć, to jest kwestia zabytków. Informuję Państwa, że na ogłoszenie na w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczące wniosków na remont zabytków wpłynęło kilkanaście wniosków, w tym są trzy miejskie. Takie sensu stricte miejskie to jest szkoła podstawowa numer jeden, budynek pierwszy, ten od Staszica, drugi to jest kompleks, szkoła podstawowa, ta i ten budynek, i ten budynek, gdzie jest stołówka i naprzeciwko Waryńskiego, i trzeci to jest ulica Wiejska 1, to są trzy takie nasze sztandarowe przedsięwzięcia, które zgłaszamy. Wpłynęły dwa wnioski z parafii, kilka wniosków od wspólnot, wpłynął również wniosek na grzybek. Także komisja w poniedziałek będzie się tym tematem zajmować. Budżet Obywatelski od 1 marca funkcjonuje, w tej chwili już pierwsze ogłoszenia są, siedem okręgów, także proszę uprzejmie, żebyście Państwo się zastanowili, co byście chcieli, żebyśmy zrealizowali z budżetu obywatelskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania? To proszę bardzo, Chciałem się zapytać, a skład komisji w tych zabytków, bo to będzie komisja rozstrzygała te projekty, tak? Tak, komisja będzie rozstrzygała, komisja jest powołana przez pracowni z pracowników. Dziękuję. Ktoś jeszcze ma pytanie do pani burmistrz? Tak proszę. Chciałem zapytać odnośnie Jeleni Górskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jak to wszystko w ogóle na 2022 rok będzie coś realizowane? Trzeci. Trzeci, Trzeci przepraszam. Tak, w dniu dzisiejszym zaraz po sesji jest spotkanie z prezesem TBS-u. Wczoraj było, odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie. Chcielibyśmy przedstawić Państwu za tydzień czasu. W dniu dzisiejszym przedstawimy, my będziemy się zapoznawać już z wizualizacją tych budynków. Za tydzień czasu do Pana Przewodniczącego chciałabym zgłosić już projekt uchwały, bo będziemy ze spec wyszli co do realizacji. Jeżeli państwo zaakceptujecie, będzie to do przyjęcia, no to myślę, że pierwsze wykopy będą gdzieś w czerwiec, lipiec zrobione. To jeszcze raz mam ostatnią prośbę odnośnie tego remontu drogi Bielarskiej. Jakie to są inżynieria finansowa? Ile my jako gmina miejska Kowary dokładamy do tego przedsięwzięcia i Odpowiadam jaki został złożony wniosek, ja to Pana. Dobra, to dziękuję. 1 196 364, z tego 60% województwo 797 576. To jest to, co było zgłoszone dwa lata temu, wiadomo, że poszły w zasadzie poszły górę, ale mówię jak zostało zrobione. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze ma pytania do Pani Burmistrz? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu ósmego, czyli do spraw różnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę. Nie mieliśmy punktu ósmego. Mieliśmy sprawozdanie Pani Burmistrz, teraz mam. Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu dziewiątego. Szanowni Państwo, zamykam 68. sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Nie dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo za sprawną współpracę.